Kolejny etap, tutaj już mamy przygotowane DL24, no i dobrze. Jesteśmy w akumulatorowni, jest to tutaj ostatnia se sekcja i musimy sobie tutaj ładnie wyłączyć daną sekcję, były bezpieczniki wbite, jest ostatnia sekcja ze starego wykonania, więc te kable za niedługo znikną. A te kable muszę ogarnąć, tylko że tutaj muszę to zaś poogarniać, ale wszystko w swoim czasie. Dobra, lecimy do akumulatora. No i dobrze, jesteśmy w akumulatorowni, jest to tutaj ostatnia se sekcja. Która... Mamy kolejny dzień, zrobimy pomiar spoczynkowego napięcia. Nadszedł czas kontrolować moje akumulatory, jak widać już były ważone. Mam nadzieję, że widać. No, chodź. No. Nie, nie widzę się do dziurki. I włączamy. Jest czas start. I powinien się włączyć chyba wentylator. Jest na starym wykonaniu. To są te kable plusowe, co odpinaliśmy. Bezpieczniki. Wyłączę łącznik 24. I odkręcę kable i wyciągnę sobie te jedne ogniwo i one trafi na ładowarkę, to lecę z tematem. No i najważniejsze, mam dwa ogniwa wolne, bo jedno będzie później ładowane, drugie będzie mierzone, tak na zmianę. Minusa nie odpinałem, bo muszę najpierw od płyty stykowej w sterowni wyciągnąć, bo ten kabel będzie pod napięciem jakby gdzieś dostał zwory do innych kabli to będzie ała. Zbierzemy pierwszego pacjenta, po naładowaniu dostanie swój numerek, że to będzie pierwsze ogniwo testowane i będzie również ważone. I teraz też pytanie, pytanie z serii, czy najpierw kura, czy jajko? Dolać wody przed ładowaniem i testem, czy po ładowaniu i teście? Mamy kolejny dzień, zrobimy pomiar spoczynkowego napięcia. Co tu na się pokaże, tylko że chyba nie przemyślałem do tego, że nie mam jak teraz zmierzyć. Ale damy radę, niecałe 24 godziny. Mamy 12.93, wczoraj gdzieś o północy, czyli coś 10 godzin temu, było 13.03, więc za dużo nie spadło. Chyba jest zdrowy. Witam wszystkich serdecznie nadszedł czas kontrolować moje akumulatory jak widać już były ważone więc wiemy mniej więcej ile ważą i zobaczymy jak doleje, ile będzie później i ile z nich pójdzie wykrzesać akurat ten model to 75Ah tutaj jak jest napisane ładnie z MW Power Używany już kupę lat, więc jestem ciekawy ile zostało życia. Z racji, że udało się w końcu zamknąć układ odzysku energii cieplnej, czyli ten i ten drugi grzejnik, grupa pompowa, mam poprowadzone rurki, mam na razie tak, zrobione są dłuższe, na przyszłe testy, o których jeszcze się nie domyślacie, ale będą, niestety musiałem dać filtry, bo w trakcie pierwszych rozruchów mi wyszły różne dziwne rzeczy. Mamy wskaźnik, który nam pokaże ciśnienie, jakie jest w układzie. Te ciśnienie, co zostało nie jest wadą manometru. Jedynie to są wszystkie złączki, te są złączki ze stopem i po prostu ten tłoczek się wraca i nie pokazuje po prostu nie pozwala wrócić cieczy do stanu zero. Dobra. Od czego zaczynamy? Mamy UPS-a, mamy teoretycznie oryginalną ładowarkę, tylko że oryginalną rozkopałem. Rzucę zdjęcia jak ona wyglądała. Tu mamy z Itakala. I tutaj mam mój wynalazek zrobiony. Mam nadzieję, że widać. Podlinkuję filmik, co to był. Tu mam zrobione takie wyprowadzenie, 24V, to sobie idzie tu, tu takie druciarstwo, druciarstwo, jak się patrzy, bo to jest prowizorka, to jest próbny bieg, już wiem, że muszę na przykład sobie te 24V wydłużyć, bo tu stąd nie chcę brać. Dobra, przechodzimy do konkretów. Mamy UPS-a, by zasilać w razie awarii pompę. Bo DL24 będzie zasilane tutaj z 24 V mojego systemu. Więc co, startujemy. Tutaj mam główne zasilanie, tutaj idzie z wtyczki. Więc wsadzamy sobie główne zasilanie. No chodź. No, nie, nie widzę sobie do dziurki. Ani włosów nie ma, ani dziurki. I nie wiem, gdzie mi się trafić. No i dobra. Startuje, żeby nie było, że coś tam będzie miał nabite Mamy 0, przejdziemy sobie do watów. Już mamy 6,5 W, bo sam UPS ciągnie 6,5 W Ok, damy sobie tak, odpalimy samego UPS a Jeszcze jakby chciał I teraz na pewno będzie bateria ładował no i pompa ruszyła. Pompa ruszyła na trzecim biegu. Damy sobie na drugim biegu to dość dobrze działało. I mamy ciśnienie, jak widać wzrosło. Więc lecimy z tematem i konsumujemy 35W na to, żeby ładować UPS-a, bo długo stał nieużywany plus leci pompa na 20W, więc wychodzi 13W, używamy na samego UPS-a, czyli grubszą połowę dobra, teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy i odpalamy sobie tutaj tą ładowareczkę moją, ładowareczkę, no, przetwornicę step down jak to zawsze jedną ręką starałem się wykorzystać, żeby ta dioda była, musiałem jeszcze jeden rezystor, 1kΩ dorzucić mamy zasilanie tutaj sobie przyszykowałem a, plus jest w środku plus na zewnątrz i mamy 12 11 jesteśmy w tolerancji dla DL -a. i teraz on ma tutaj wtyczkę, muszę sobie go tu jedną ręką i ten drucik jest troszkę nieprzemyślany no jak to zawsze na żywca wszystko się robi tylko że tak, tak brakuje mi jednej ręki w pierwszych podejściach jak robiłem to było troszkę łatwiej dobra, jest, nic się nie rozciekło tu pasuje wiatraczek będzie schładzał sekcję diody tutaj z przodu tutaj widać te radiatorki o to, to bo z tym był problem, to się przegrzewało dlatego teraz będziemy to schładzać a więc DEL24 O, mamy zoom ustawiamy na teraz tak 3 75, bo tyle wyjdzie C20 z 75 amperogodzin. musiałem sam sprawdzić i jeszcze raz sobie przeliczyć. Wyłączenie mamy na 10,5V, muszę sobie tylko skasować licznik, bo robiłem mikrotest na starym zdechłym akumulatorze z serii no tutaj widzicie, taki jeden e, służy jako podtrzymka do tej złączki. Zamówiłem sobie nową złączkę, bo jak widać ta jest zmęczona czasem i lubi bez ciśnienia puścić troszeczkę farby. No ale to tam chwilę trwało, niż ja sobie to wszystko podoszczelniałem, ale mniejsza z tym. Więc lecimy jeszcze z... Nie tak. Lecimy z ustawieniami, tylko sobie weź A, dobra poustawiam i wrócę, nie będę zanudzał z klikaniem no i dobrze, pominąłem te klikanie, bo jak się to używa raz na jakiś czas to naprawdę idzie się pogubić. czyli tak, 375A, bo C20 robimy, discharge dałem sobie 21 godzin. jakby nie zdążyło Dolne napięcie to będzie 10,5V, temperatura pomieszczenia sobie zmierzymy jeszcze tutaj, tym moim wynalazkiem. No, pokazuje mi, no, mniej więcej te 15 stopni by było przy tym, a akumulator ma 1414,2, czyli go mierzymy tutaj na tym oczku. 14 i 14 tu z boku, gdzieś na środku boku dobra czyli tak, pozostaje przykręcić klemę i zobaczymy ile mu zostało soczku po ja to liczyłem po 26 godzinach teoretycznie powinien stać 24 godziny ale niestety z przyczyn życiowych nie dałem radę tego zrobić szybciej. Jak to się mówi, i tak? Numer jeden zawsze jest zobowiązany do tego, żeby był troszeczkę zrobiony nie do końca. Jak to każdy prototyp. Dobra, mamy motolki. Trzyma. Trzyma. Yy, tu pokazuje 1294. Zobaczymy sobie jeszcze moim. Na porównanie. Teraz tutaj trzeba sobie to wstyrknąć. Nie wiem, czy mi się tak uda. Pewnie, że mi się nie uda. Wszystko poizolowałem, a teraz nie idzie nic zmierzyć. Dobra. I mamy 12,89, 12,94. No i co? Mamy cały scenariusz przygotowany, pompa działa, ciśnienie mamy, zaczynaliśmy od 0,2, ale to jest wina zaworków jak mówiłem. Wyłączamy miernik i włączamy czas start i powinien się włączyć chyba wentylator. I pobieramy około 50W, 47 z haczykiem napięcie tak no, troszkę spada nie ma co się dziwić damy sobie czujnik temperatury pod klemę tu gdzieś jakoś tak jest tutaj tak mniej więcej przy klemie na kontrolę i mamy external temp no, tak dla was będzie wygodniej I tak wszystko skąd trzymam external temp 17 to mamy tu a internal 21.3 tutaj. Czyli, jak to się mówi, dupu za bardzo nie urywa. Przepływ mamy, prawdopodobnie. Więc na razie zostawię. Postaram się około 10 minut po rozpoczęciu testu pokazać, co się dzieje. I troszkę akumulator się podładował na UPS-ie i zeszliśmy na 25W. Czyli ciepła mamy 26 a tutaj odzysku no, straty z UPS-a plus pompy mamy 25. Temperatura na zasilaniu, bo to jest zasilanie zimną wodą. Tutaj, jak jest pompa, to jest zasilanie zimną wodą. Mamy takie 18. I ciepła woda, powrót. Też mamy 18. Aha, pardon, nie mamy przepływu teraz mamy przepływ, jestem dobry, zapomniałem zawór, jedną odkręcić no i ciśnienie spadło, no, brawo ja i teraz powinna temperatura spadać i spada, w oczach spada, było 24 z czymś, jest 20 19 tak próbuję to jakoś ustawić, żebyście się fajnie widzieli, 18 więc odbiór ciepła działa i mam nadzieję, że ten test wytrwa 20 godzin, tak jak moje wszystkie tutaj rzeczy i muszę patrzeć, czy gdzieś coś nie leci. To tutaj jest prowizorycznie i też żeby nie na kapać, bo tutaj już mam tyle tego glikolu rozlane, że nie wiem czy mi to kiedykolwiek odparuje. Jeszcze zobaczymy tutaj, tu jest git, tu też jest git i kiedyś się będziemy do tego wpinać. O kurki jeszcze Dobra. Się zobaczymy za jakiś czas, jak test będzie, jak to się mówi, bardziej widowiskowy. O. No i minęło już 24 minuty. I co nam pokazuje wyświetlacz? A popatrzcie, tak długo stał w piwnicy, że nabrał kurzu jak lala. I co tu mamy? 18,9 stopnia tutaj mamy intemp Więc no powiedzmy, że praktycznie nic się tu nie dzieje. External temp mamy 17.3 test leci 25 minut już No i co? Co się dzieje? Nic się nie dzieje Na razie wszystko działa, nic nie wybuchło, jedynie zauważyłem, że to sobie sprawdzam Tutaj ta cewka się nagrzewa troszeczkę, ale 35 stopni, tutaj tak skierowałem, żeby wentylator mniej więcej tam sikał tym ciepłem, sikał ciepłem, sikał wiatrem. Tutaj mam 18 na tym elemencie, co zawsze sprawiał problem, 19, więc jest poprawa, Rafale, miałeś prawdę, bez wentylatora ani rusz kolejny raz, udowodniłeś mi, że masz rację i posłuchałem Cię i dałem wentylator więc każdy zyskał, Ty miałeś rację, a ja mam działający układ no i dobrze, teraz przechodzimy do poboru 27 na pompie 22 21, tak sobie skaczę e Temperatura która niecały 1 stopień w górę a na ciepłym ta wskazówka ani się prawie że nie ruszyła więc między, między nami to te 50 W na kubaturę i ilość masy bo na przykład ten grzejnik waży stawiam 50 kg wody tam jest 30 kg plus tamty grzelnik 30kg to powiedzmy 100kg żeby rozgrzać 40-50W to to nie, nic nie daje, to ja że tutaj jestem to wypromieniuje z siebie więcej ciepła prawdopodobnie, więc nic, ja sobie Pójdę stąd, bo mam wszystkie światła zaświecone i te światła więcej biorą niż ten test, bo ta jedna lampa bierze 40 W, ta bierze kolejny, to jest mamy 80, a na test używamy 26. Więc. Dobra, tyle w temacie i będziemy lecieć z tematem co chwilkę. Będę robił nagrania, jakby się coś działo, jakieś temperatury by się zmieniały. Jakiś kosmos by się zaczął dziać, więc na razie tyle, zobaczymy za jakiś czas. Po 28 minutach mamy 1,7Ah, jeżeli to dobrze czytam. No to nie dużo, nie mało, zobaczymy jak długo wytrzyma. To dobra, na razie. No i minęło troszkę czasu, teraz bez włączonych lamp aby zaoszczędzić troszkę prądu na samej latarce i co tu mamy, będzie coś widać, bez światła zewnętrznego będzie, co mnie interesuje, temperatura 19,6 a eksternal 17,18, więc mamy co, niecałe 2 stopnie, bardzo grubno, jest grubno licząc mniej niż 2 stopnie i godzina 30, napięcie 12,4 chyba jest ok, ciągniemy 26,4 W, unormowało się, pompa mniej więcej tak samo działa, na temperaturę, tak osobiście mi się wydaje, że minimalnie wskazówka się zmieniła, a tutaj też tak, no to jest naprawdę takie, wiecie, to nie jest przyrząd pomiarowy pierwszej klasy, tylko nie wiadomo jaki. Dobra, chyba tyle. Zobaczymy się za chwilę. Kolejna kontrola. I jesteśmy w 3 godzinach i 8 minutach. I akumulator ma dalej 46 W, oddaje mamy już 11 Ah, więc myślę, że jest ok. Temperatura około 20 stopni na urządzeniu, a otoczenia może mi się uda, 17,2, to stabilnie się trzyma. Pobieramy dalej 26 W, pompa 22 na powrocie takie 19 i takie niecałe 19 na zasilaniu, więc pomału, pomału coś, coś tu się dzieje więc. Może zajść za 2 godziny. Czyli to będzie gdzieś o północy, po północy. Dobra, za chwilę dla Was zobaczymy dalej. A więc mamy już. No, zoom. Piątą godzinę, 5,5 godziny. Więc teraz dalej na 12 V więc jest w miarę okej, okay, 21Ah już wskoczyło i mamy 20 stopni około, będzie widać, 20 stopni około mamy tu, a tu mamy 17, więc za dużo się nie zmienia, 26,2, 22, takie no, troszeczkę jakby więcej, no i tutaj też tak mi się wydaje, że więcej, mocno wieje wiatr na dworze, możliwe, że temperatura też w środku się będzie zmieniała z tego tytułu, ale ogólnie test leci ok, zrobimy sobie taką próbkę tylko, no, próbowaliśmy prędzej, było 14, jest takie 14,3. Na górze akumulatora mieliśmy 14. Mamy 14,3, czyli 30 i urosła temperatura na samym akumulatorze. Dobra, zobaczymy się za kolejne 2 godziny. Więc idę się zaś kimnąć na chwilę. A więc kilka godzin później, bo mi się troszeczkę przysnęło, budziki mnie nie, nie dały radę obudzić, którą mamy godzinę testu. Żeby nie było, o, zoom. 10 godzin i 24 minuty, odliczę odtąd, czyli lecimy dalej, jesteśmy w granicy pomału 39 Amperogodzin Mamy nadal 19-20 stopni Na zewnątrz jest dalej 17 Więc można powiedzieć, że dość dobrze lecimy A napięcie dopiero jest poniżej 12 Więc jeszcze mnie czeka do tego 10,5 kawałek drogi System jak 27 niecałe 22, 23. O takie 19 minimalnie. A tutaj bez zmiany, jakbym powiedział, nawet chyba mniej. Dobra, chyba tym razem już idę normalnie w Kimę. Bo nie ma sensu co dwie godziny no ciśnienie troszeczkę faluje, jeszcze gdzieś musi powietrze być w układzie. Idę w kimę, jednak akumulatory są troszkę zdrowsze niż się wydawało na początku. Więc nie będę naciągał na minuty. A może jak się wyśpię i się uda zrobić do 10 godzin ten test. Może jednak będzie c 20 Przepraszam. Nic. Lecem. To na razie. Test dalej trwa. Minęło wiele godzin. A mianowicie. Zum, zum, zum, zum. Złap się zoom. Mamy 16 godzinę testu Mamy na akumulatorze koło 16,2 Mam nadzieję, że to widać w miarę I na zewnątrz 18 Ale ja już wiem dlaczego, bo mi tutaj zawsze brzęczał akrem gat klimatyzacyjny, w którym grzeje No i woda się uzupełniła No, napełniła i już nie grzeje, dlatego temperatura spadła więc tak fizycznie to mamy tylko 2 stopnie różnicy między otoczeniem a elementem wykonawczym co testuję więc nie ma źle na pompie 27W to tak 22-23 Tutaj było takie blisko 29 i spadło a tutaj widocznie mocno spadło jest niżej niż startowaliśmy, czyli można powiedzieć, na układ to co tu się dzieje nie ma mniejszego wpływu, ale jest fajnie, bo mamy 60 z 75 po tylu godzinach, ale się zbliżamy ku końcu, jestem pozytywnie zaskoczony, że się udało aż Aż tyle jeszcze wyciągnąć z tego akumulatora, mimo tego wszystkiego co on przeżył i mimo tego jego wieku, bo te wszystkie inne filmiki co pokazują akumulatory to po kilku cyklach, po kilku latach, nawet po kilku miesiącach jest są wykończone Tutaj jest numer, nie wiem, możliwe że to jest 14 rok nie wiem bym musiał się spytać gdzieś producenta może, że gdzieś kiedyś się kogoś pytałem już więc nic będę teraz częściej chodzić, żeby złapać ten moment i żeby od razu przejść do ładowania może mi się uda niestety bez mikrofonu, bo nie, nie zdążyłem ale się udało, złapać moment dobra, to ja od razu podłączam pod ładowarkę, bo teraz mnie czeka Dużo godzin ładowania, to nic A więc test rozładowania się udał Wpalamy moją ładowarekę Pompujemy do 5A, bo i tak więcej nie nam rady wypompować Dajemy sobie żabulce że chyba bym musiał zrobić sobie inne kable Chyba tak Będę musiał sobie zrobić inne kable pod to specyficzne zadanie, albo po prostu troszkę odkręcę. Taki trochę jeszcze jestem jak to się mówi pitomy, bo no, ledwo co wstałem, jednak dało mi w kość te nocne czuwanie i bieganie. A dziś jeszcze na nockę trzeba iść. Dobrze, powiedzmy, że terminale mniej więcej trzymają. No i odbiło szybko do 11 do 10,8 chyba, coś takiego. No i zobaczymy, leci kabarecik. Mam nadzieję, że naładuje do jakiegoś takiego stanu ponad 12V, żeby jak to się mówi, akumulator za długo nie cierpiał. A ja się biorę za powolny montaż tego i muszę wszystko policzyć, ile co trwało, żeby przeprowadzać te testy tak, żeby zawsze zdążyć jak najszybciej naładować akumulator, jak się całkowicie rozładuje. Dobra, zobaczymy, ile zje akumulatorek, bo już zjadł 57 mili no 60 60. Już chciałem sprzątać i mi się przypomniała jedna rzecz. Zobaczmy, ile służyliśmy prądu. Tak, żeby było widać. Teraz 0,4 kW, dobrze mówię? Z kilowatogodzin. Tu jest w górze. Służyliśmy 0,4 kW na test. Więc yy, będzie trzeba to rozwinąć, żeby zjeść 0. Mam pomysł, ale to chwilę potrwa, zanim to mi się uda tak zrobić, jak bym chciał. A więc tutaj mam y, przyrządasa zrobionego do ładowania. Jak to się mówi, zapomniane technologie. Tyle czasu minęło, że zapomniałem to mam. że To mam. To jest taka mała prze, y, przetwornica 24.12 po wielu modach, nie jestem w stanie pokazać, ale ona jest tak dość ostro zmodyfikowana te tranzystory, które powinny sterować napięcie są sadzone mocniejsze chwilę mi to trwało niż doszedłem do tego, który bezpiecznik to jest, bo w pewnym momencie to zostało tyczeć mam nadzieję, że w tym roku to skończę i tak, wtyczka 24, ładujemy sobie powerbonga Tutaj w ciągu tylu minut, spróbuję później to zaznaczyć ile to jest godzin Tyle napakowaliśmy do tego akumulatora, ale nie chcę korzystać z 230 Żeby ograniczać koszta Dlatego odepniemy się I ładowarka daje znać, że Po prostu rozłączyliśmy zasilanie damy sobie teraz to kiedyś tym ładowałem sobie mój samochód nawet jak był wyrzeźbiony do zera dlatego tutaj jest dioda Szotkiego nie będzie widać, to jest tutaj na zrobione takie jak ja lubię jest na wstówkę zrobiona dioda Szotkiego i bezpiecznik piątka bo czasem jak był mocno wydojony akumulator to lubiało urwać końcówkę zasilania z tego modułu więc jest, jak to się mówi po modyfikacjach już jest już to skajzenowane ile mamy na akumulatorze żeby mi złapał 12,3 i powoli ładuje więc niech sobie ładuje i to chwilę będę żeby nadzorować, czasem coś się nie, nie podzieje bo jeszcze mam w celu doładować troszkę wody sobie przyniosłem z pozostałości z projektu zombie tutaj jeszcze mamy wrzucony gdzieś włącznik termiczny że jak to się nagrzeje to ten wentylator zacznie to schładzać bo jak takiego kwasiaka porządnie się potraktuje to faktycznie jest, jest moc, grzeje się rozruchowiec bardzo lubi szybko wciągnąć prąd okay. coś tutaj pokaże mi 12.4 to takie myślę, że w miarę może zacznie rosnąć, a ja się biorę za wyciąganie dekla szczerze otworzenie tego akumulatora poszło mi szybciej za pomocą mojego specjalnego skalpela technicznego dobra, żarty żartami tylko lubię ten dźwięk jak one zaciągają dlatego specjalnie to nagrywam tylko za bardzo te korki nie chcę puścić no są większe niż w SSB zaciągnął spróbuję pokazać co tam w środku siedzi o ten też zaciągnął coś czerwonego tam widzę w środku ciekawe jeszcze nie widzicie zaraz będzie widać prawdopodobnie Co to jest? To może być mostek łączący I on jest skryty czymś, żeby go nie zjadło chyba Jest jakość No wody nie widać Tu też jest mosteczek jakiś Tu i tu Ciekawe I tutaj takie same coś jest hm. No, ciężko patrzeć do środka, ile tam tej wody jest, podolewam po 10 ml i zobaczymy, zbiorę się za dolewanie, mam szczykawek, mam wodę, biorę się za dolewanie 10 ml i tak zobaczymy, co się będzie działo dalej. A więc, można powiedzieć, kilka dni później. Próbowałem podładować akumulator, ale on naprawdę potrzebuje sporo, ten T60 prawie 1A. Próbowałem go z sieci tutaj zasilić, tutaj, tutaj, z mojego bezpośredniego zasilania, co mam na razie do tamtego rozpierdolnika podłączonego, ale powiedziałem sobie, że spróbujemy skorzystać z tej małej przetwornicy na 2 amperach daje radę, jest na 2 ampery ustawione jak widać daje radę, jedynie troszeczkę się grzeje teraz muszę złapać cewka się grzeje, 42-43 stopnie myślę, że to się zaraz jakoś ureguluje w sumie 2 ampery bierze napięcie ustawiłem na 15V na przetwornicy dc, -DC bo ładowarka wytrzymuje 17 według zaleceń producenta tak to zrobiłem więc ładujemy z akumulatorów akumulator ten pacjent został dolany dolewałem wodę po troszkę po troszkę po troszkę i to jest ostatnia dawka którą dostał Jest osiągnął teraz wagę nominalną czyli 25,4 czyli praktycznie dodaliśmy my mu 300 ml jak się nie mylę, kolejny pacjent czeka. Ten ma troszeczkę już gorszą wagę początkową. To dużo, więc będę, jak to się mówi, aktualizował. Jak to idzie, nie zagaduję, bo odcinek się zrobił naprawdę długi. Więc nie będę naciągał na czas. Dziękuję za obejrzenie. Jeżeli się komuś spodobało, to mnie bardzo cieszy. Więc jak coś, to do zobaczenia w najbliższym czasie. A w tym czasie to się musi naładować, zanim zacznę się brać za kolejnego. Skończyć jeden, zacząć drugi. Trzymajcie się. Miłego, spokojnego dziąka. Cześć.